Wow, rycerz kielichów, czyli jakaś nowa randka, nowe, nowe jakieś spotkanie, flirt, nowy romans, ktoś, kto walczy o was, nowo poznana osoba, mężczyzna, który jest waleczny, który walczy o tę relację, o związek, o, o waszą znajomość, kto adoruje was. Rycerz jest również próżny, jest również frirciarzem, więc należy też uważać. To jest mężczyzna, który jest żywiołem wody, czyli rak, skorpion, ryby. Co? Moment, Bibi, nie widziałam tego pytania. No mam nadzieję, że pani Julitka to złapała. Pani Julitko? Edytka, pamięta pani? Bibi to Edytka. Jakie to było pytanie, kochana, Edytko? Jeszcze raz proszę mi napisać, Edytko. Jak? Jarek chciałby coś mnie usłyszeć, coś ode mnie usłyszeć. Czy Jarek, czy Oda co? Średnia. Ok, średnia wróżba. Czy, czy Jarek chciałby coś od Edytki usłyszeć, czy co chciałby Jarek od Edytki usłyszeć? Czy Oda co? Jakie jest zdanie pytajnikowe? Co Jarek chciałby usłyszeć? Co, czyli nie czy, tylko co. Ok, co Jarek. Chcę niż chciałby, tylko chcę, co Jarek chce usłyszeć od Edytki. Okej, okay. przepraszam, coś mi się już zasypia z tego oczekiwania. Coś dzisiaj nie ma tutaj tempa, widzę. No jak człowiek się naszykuje na tempo, to tempa nie ma, tempo siada. Zawsze to jest niesłychanie inaczej, niż sobie to człowiek wyobrazi. Ja myślę zawsze, że na pełnie właśnie dużo ludzi chce, no ale może się nie zawsze to w ten sposób sprawdzi. Dobrze, kochani, Edytka i Jarek. Zobaczmy, skup się, Edytko, przepraszam, skup się Edytko. Co Jarek chce usłyszeć od Edyty?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 Co Jarek chce usłyszeć od Edyty? Powiedzcie, kochane karty. Co Jarek chce usłyszeć od Edyty? Co Jarek chce usłyszeć od Edyty? Co Jarek chce, chce usłyszeć od Edyty? Powiedzcie, kochane karty. Co Jarek chce usłyszeć od Edyty?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 Monet, Rycerz monet, y, to chce usłyszeć, żeby, żeby, że, że Pani mu może zaufać, znaczy, że ufa mu Pani, to chce on usłyszeć, bo pytanie jest troszeczkę skomplikowane, sformułowane, więc y, on chce usłyszeć, że Pani mu ufa. On chce usłyszeć, że Pani jest wierna, na przykład nie chodzi, nie szuka jeszcze kogoś innego, tak, bo jest na przykład niepewna, czy zwątpiona. On chce usłyszeć, że yy, chce Pani z nim yy, zbliżenia, nie wiem, dotyku, delikatności, że chce Pani yy, spotkań z nim takich, powiedzmy, regularnych, tak. Znaczy najważniejsze tutaj jest w tej karcie, która się pokazała na dnie, rycerz Monet, że pomimo tego bardzo powolnego tempa rozwoju między wami tej relacji, on chce pomimo to, że on wie, że to powolne, flegmatyczne wręcz tempo Panią frustruje, pomimo to on chce usłyszeć, że Pani mu ufa. Że Pani mu ufa i że y, Pani ma tą cierpliwość, żeby poczekać, żeby jeszcze dać szansę i że jeszcze stabilnie się to może rozwinąć w coś y, stabilnego. To on by chciał od Pani usłyszeć, ponieważ rycerz Monet jest y, kimś być może takim trochę furiatem, ale... On stawia na stabilność. I właśnie on chce, żeby Pani mu ufała. Pomimo tego powolnego tempa rozwoju Waszego, nie wiem, bycia razem, powiedzmy. Co on by chciał jeszcze usłyszeć? Chciałby usłyszeć, że pomimo tego, że on nie może się w tej chwili zdecydować, nie wie sam momentami, czego chce, stoi przed wyborem, tak? Albo jedna kobieta, jego partnerka stała, albo inna kobieta, czyli pani, która mu się podoba. On nie umie się w tej chwili zdecydować. On w tej chwili marzy. Marzy o waszej przyszłości i on chce, wie, znaczy jakby czuć, czy, czy chciałby, żeby pani mu powiedziała, że pomimo tego, że on się nie może zdecydować, że on sam nie wie, co chce, pomimo to chce pani zaryzykować z nim. Dalej się spotykać Dalej być cierpliwa Dalej czekać Ponieważ on ma emocje I pani, pani też On by chciał usłyszeć, że pani również te emocje Te uczucia ma Do niego i mu wybaczy I mu wybaczy to, że on się tak Ogromnie nie może zdecydować No po prostu yy, Ma wybór, tak Ma dwie drogi I nie wie naprawdę co tutaj wybrać i to chciałby on, żeby Pani mu powiedziała, że mu to wybaczy. Że mu to wybaczy i pomimo to chce Pani z nim być. Tutaj chce Pani, yy, znaczy on chce, żeby Pani mu powiedziała, no bardzo to no skomplikowane, pierwszy raz mam takie pytania, ale jest ciekawe. Yy, on chce, żeby Pani mu powiedziała 10 monet, czyli że chciałaby Pani na niego czekać, żeby zbudować coś stabilnego. Tak? Na przykład rodziny, na przykład parę, na przykład stabilny związek, na przykład y, szczęście, razem mieszkanie, nie wiem, sukces, tak? On by chciał to usłyszeć, że Pani może sobie z nim wszystko wyobrazić, bo dziesiątka monet to jest sukces na każdej fali, po prostu nie, niezależnie jaki aspekt byśmy wzięli, czy związkowy, zawodowy, finansowy, to jest sukces. To jest stabilizacja Dojście do y, jakiejś końca projektu I nowa faza Sukces, dobrobyt tak? Więc pani, on chce od tego usłyszeć Że pani powie, że pani chce Po prostu czekać, aż doczeka się tego apogeum Stabilności, szczęścia I tutaj Rydwan On by chciał usłyszeć, że Pani czeka na dzień, gdzie nagle, nagle wszystko się zmieni ku Waszemu szczęściu, tak? Że nagle będzie akcja i po prostu będzie nowy, nowa szansa dla Waszego związku, że Pani na to czeka, że Pani tego chce, żeby on miał motywację do działania, żeby on miał motywację, by w końcu się zdecydować. No i y, tutaj mamy bardzo coś ciekawego, mamy rycerza monet i mamy tutaj panią jako królowę monet, czyli on by chciał by panią widzieć jako królową monet, on by chciał usłyszeć, że jest pani stabilna emocjonalnie, uczuciowo i czeka i chce tego apogeum, mamy królową monet i 10 monet, no ko kochani. Więc, ym, że Pani czeka, że chce z nim coś stabilnego, że chce być może założyć rodzinę pięknie, mieszkać razem, być szczęśliwa, mieć sukces w związku, w relacji, w, w egzystencji. Także on by chciał, żeby Pani go zapewniła o swoich stabilnych uczuciach, o cierpliwości i czekaniu na to, aż się coś szybko, nagle wydarzy i zmieni cały obrót spraw, zmieni całą sytuację raptownie. I pozwoli się szybko rozwinąć tym sprawom, tak? Także tak, takie coś mi tutaj przyszło z tych kart. Dziękuję, Pani Edytko. No, i ciekawa jestem, co Pani mu powie, z tego, co Pani usłyszała tu ode mnie, od tych kart, od naszego Tarota. Myślę, że parę dobrych rad tutaj było nagle. Nigdy nie miałam tak sformułowanego pytania, ale pytanie było ciekawe. Proszę, zapraszam następną. Tutaj mi chciała wypaść ta karta dziesiątka. Mie, czy ktoś teraz do mnie przyjdzie, kto jest załamany, depresyjny, nie może się wręcz z tego smutku i żalu podnieść. Ktoś, kto bardzo tu cierpi. Ktoś taki potrzebuje teraz mojej wróżby. Zapraszam. Mamy jeszcze kogoś ze znaczkiem? To nic, kochani. W takim razie, jeśli nie ma dzisiaj znaczków, no nie wiem, co to za, może jest, myślę. Jest teraz lato, może jesteście w ogrodzie czy na tarasie. Więc zapraszam Was wszystkich do zapalenia świec różowej lub zielonej. Zielona świeca na oczyszczenie czakry serca i otwarcie czakry serca. Różowa świeca na przyciąganie miłości i szczęścia i dobrego partnera. Także zapraszam Was serdecznie do Rytuał dzisiaj nie jest jeszcze za późno, pomimo, że pełnia była od 13 do 14 w, tych, w tym przełomie czasowym, ale dzisiaj oczywiście ta energia jest bardzo silna i zapalcie sobie świece, kochani. Ja będę zaraz robiła ten rytuał po tym, po tym tutaj seansie. Także zapraszam Was, jak zobaczycie jeszcze yy, mnie live albo yy, zobaczycie właśnie zaproszenie do live, to będę robiła rytuał, kochani. Yy. Także, kochani, no zapraszam Was do kupna, do kupna znaczków. A jeśli nie, to pożegnam się z Państwem i będę robiła rytuał. Kochani, w takim razie na koniec przeczytam Wam piękny wiersz Haliny Poświatowskiej na pożegnanie. I pożegnam się tym wierszem z wami. Halina Poświatowska. Niech zamieszkam w ogrodzie twoich rzęs. Cienkim trzepotem obrysowany owal twojej twarzy. Więc ustami nie dotknę, aby nie spłoszyć. W ogrodzie twoich rzęs Czereśnie okwitły dusznie gorąco. Posłuszny moim oddechem ostatni złoty liść krążąc lekko przywarł do ziemi. Niebo płonie w ogrodzie twoich rzęs. Do usłyszenia. What's